Stampa na Florydzie Byłem przed chwilą w miejscowym akwarium To jest ulica Channel Side No i takie Możesz ładne zobaczyć wieżowce Tu wieżowiec Tam wieżowce A jeszcze Ci pokażę Skąd przyszedłem tam to jest miejscowe akwarium i warto, aby się zwiedził Florida akwarium warto, aby się zwiedził, jeżeli trafisz do tampy Tampa na Florydzie, takie to wieżowce Jestem gdzieś na skrzyżowaniu Hillsborough River i Doktor Ashley Street Pogoda dopisuje prawie 30 stopni 11 października 2015 roku Jakiś ciekawy budynek z wieżami Tampa, Floryda, październik 2015 Idę zobaczyć, co to takiego ciekawego jest Pierwszy raz w życiu co to River Tower Gate sfilmowana od strony rzeki Hillsborough, Tampa, Floryda A widoczki z miejscowego deptaka są takie jakaś stacja telewizyjna jakieś inne ciekawe obiekty ale niestety, zbyt wiele o nich Ci nie powiem bo skupiłem się na River Tower Gate Październik 2015 rok